Cześć, witam Cię, Darek Kośnicki i znowu nadszedł w poniedziałek w mojej przychodni wyjątkowo ciekawy dzień międzynarodowy, zaczęło się od kilkunastu Białorusinów, Potem zaczęli przychodzić ukraińscy marynarze dalekomorscy tak, we Wrocławiu niestety przyjeżdżają oni praktycznie z całej Polski i z krajów ościennych Później trochę folkloru polskiego, czyli badania na broń badania ochrony kierowcy Następnie przyjechało kilku kierowców aż z Kirgistanu, chyba jako jedni z pierwszych w mojej firmie na szczęście mówią po rosyjsku, także szło się z nimi jakoś dogadać Potem znowu y, ciekawa układanka, ponieważ przyszedł kandydat na stewarda, stewardesa, pilot drugiej klasy oraz pilot pierwszej klasy, czyli latający na prawdziwych samolotach, na Beningach, i żadna z tych osób nie była z Wrocławia. Wszyscy dzisiaj jacyś za miejscowi. Także widać, że moja firma też trochę się stała nazwijmy to międzynarodowa. I tak, praktycznie od 11 do 17 miałem czas wypełniony. Natomiast jutro zacznę trochę później. Jutro, czyli we wtorek, mam jakieś tam czynności mam jakieś sprawy służbowe do załatwienia, także będę gdzieś dopiero około, około godziny dwunastej. I potem yy, jeszcze został mi tylko została mi tylko jeszcze środa a potem niestety wyjazd na konferencję. To, co Ci powiedziałem, boję się ciągle strajku kontrolerów ruchu lotniczego we Francji i mogą mieć gdzieś tam uziemnić, czy nie daj Boże, gdzieś zaginą bagaże, czy coś w tym stylu. Także na tym kończę. Jeżeli masz coś ciekawego do dodania, to zrób to w komentarzu do tego wideo. Filmik będzie krótki. No i poza tym subskrypcja kanału, kolejny jakiś materiał i do zobaczenia wkrótce.